Cześć, w tym wideo opowiem Ci, jak długo jest wykrywana amfetamina w Twoim organizmie. Tradycyjnie zacznę od historii internauty złapanego za jazdę, ale pod wpływem alkoholu. Witam, kontaktuję się z Panem w celu znalezienia kilku odpowiedzi na temat utraty prawa jazdy. Dzięki nagraniom na YouTube uzyskałem ich większość, jednak coś mnie jeszcze trapi. byłbym bardzo wdzięczny, gdybym gdyby znalazł Pan wolną chwilę na odpowiedź. W skrócie, straciłem prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu w maju tego roku, wyrok sądowy zapad, zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok i grzywna. Niedawno dostałem wezwanie od starosty na badania lekarskie w WOMP oraz badania psychologiczne. Czas na dostarczenie wyników to miesiąc od do odebrania listu, czyli pod koniec października, ale mieszkam za granicą, a najszybszy możliwy powrót do Polski jest ustalony na 9 grudnia. Zastanawia mnie, czy coś może się stać, jeżeli te wyniki dostarczyłbym po około dwutygodniowym opóźnieniu. No może wie Pan cokolwiek na ten temat. Przechodząc jednak do głównej obawy, testy krwi na badaniu lekarskim, od około dwóch miesięcy zażywam amfetaminę praktycznie 2-4 razy w tygodniu, 2-4 gramy. Wow! Czy orientuje się Pan jak mogłyby wyjść wyniki badań, ustalając, że od tego czasu plus minus 5 tygodni, nic już bym nie zażywał? Jaki jest średni czas utrzymywania się tej substancji we krwi? Czy istnieją jakieś prawdziwe, sprawdzone sposoby na pomoc w wydaleniu tej substancji z organizmu? Dziękuję jeszcze raz za filmy, Przygotowują mnie wstępnie do tego czasu. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Pozdrawiam. Temat kiedy zro zrobić badania ze skierowania starosty, poruszyłem w innym filmie, gdzieś tu znajdziesz tam jakąś adnotację do tego filmu, natomiast zaciekawił mnie tutaj zdecydowanie problem amfetaminy. Poczytałem troszeczkę, no i co mówią znawcy, a mianowicie eksperci mówią o kilku dniach, w zasadzie naprawdę kilku dniach w zależności od Użytego testu, no, Twojej aktywności fizycznej, Twojego metabolizmu, yy, oczywiście metabolizmu Twojego organizmu. No i najważniejsza sprawa: yy, od ilości amfetaminy, którą konsumujesz, te 2-4 gramy to jest naprawdę według mnie sporo, ale też zostawiam do komentarza opinię znawcom, czyli znawcą, którzy jeszcze mają osobiste doświadczenie. No, ale tak reasumując, nie jest za bardzo możliwe takie konkretne określenie jak to będzie w twoim przypadku. No, Czułe testy podobno dawały wynik pozytywny nawet w trzecim miesiącu. Ale, żeby Cię pocieszyć, generalnie jest tak, testy z moczu 2 do 5 dni, Testy z krwi, bardzo krótko, około 12 godzin. Testy ze śliny, 2 do 5 dni. Natomiast znalazłem taką pracę, ktoś tam robił badania u więźniów No i wykrywał amfetaminę maksymalnie do 9 dnia. No, domyślam się oczywiście, że te 9 dni to dotyczyło osób biorących amfetak bardziej nałogowo, czyli no być może ten przypadek pod to podchodzi. Nie jestem też pewien, czy w Polsce używany jest standardowo test cebulek włosa. No, jeżeli już by był użyty, wykrywa on amfetaminę nawet po trzech miesiącach. Czyli przypuszczam, że jeżeli taki test, to musiałby już do jakichś spraw wybitnie sądowych być użyty przez medycynę sądową, a nie w jakimś zwykłym przesiowowym wąpowskim badaniu. Na tym kończę. Temat oczywiście traktuję jako wywoławczy. Jak miałeś, czy masz swoje osobiste doświadczenia z badaniem poziomu amfetaminy lub różnych innych używek po zatrzymaniu cię przez policję, oczywiście koniecznie skomentuj poniżej to wideo. No, ja nie znam sposobów na przyspieszenie wydalania tego specyfiku, no ale może tutaj oprę się na zbiorowej mądrości internautów. Natomiast jeżeli to wideo coś Ci pomogło, daj tradycyjnie lajka, daj kciuka, udostępnij je na Facebooku, Google+, Nasza Klasa, czy gdziekolwiek uważasz to za stosowne. No i na sam koniec, potraktuj konieczność badań, zdecydowanie jako sygnał ostrzegawczy do zmiany swojego stylu życia. Następnym razem może Ci się nie udać, możesz stracić prawko na zawsze. Czy ono jest potrzebne dzisiaj w życiu, czy nie, no, pytanie raczej retoryczne. Podobno też nie zawsze badają poziomy narkotyków po skierowaniu cię na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, ze skierowania starosty, po skierowaniu za alkohol, ale no niestety czasami badają i możesz podpaść pod ten przypadek. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny yy, pracy i transportu z Wrocławia. Koniecznie że już wpadnij na mojego bloga badania lekarskie kierowców.pl, gdzie toczy się najwięcej dyskusji w tym temacie.